Dzieciobójczyni. Jak ta kobieta może spojrzeć swoim dzieciom w oczy? Los matek zabijających dzieci powinien być taki sam, jak spotyka te maleństwa.